Łącznik pomiędzy ulicą Rumiankową a Objazdową, osiedle żerniki we Wrocławiu. Widzisz jakąś karetkę. Coś się stało, pewnie jakieś nieszczęście. Ale nie filmujemy karetki, tylko osiedle żerniki we Wrocławiu. 18 luty 2014 roku. Zabudowane to przez deweloperów i wygląda tak To autko jedzie w kierunku objazdowej Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia